Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, Takie mi słowy, o Ojcze Przedwieczny, święci aniołowie Twoi o ziemi, pogrążonej w grzesznej rozpaczy, czas przyjścia Zbawiciela. Tymi samemi słowy, o Stwórcu i Panie nasz, pozdrawiamy Cię w dniu tej najświętszej dla nas pamiątki. Chwała niechaj Ci będzie na wysokości za nieskończone miłosierdzie Twoje, chwała za zesłanie tego Odkupiciela Rodu Naszego, który przyszedł na świat, ażeby nam utraconą łaskę swoją przywrócić. Daj nam dziś, prosimy Cię, Panie, przez nieskończone zasługi Jego, ów jakiego świat dać nie może. Natchnij serce i umysły nasze dobrą wolą, noty i spraw, ażebyśmy jako dziś radujemy się wspomnieniem narodzin Syna Twego, taki kiedyś, po skończeniu tej ziemskiej pielgrzymki, zasłużyli sobie na oglądanie go w wieku i z tej chwale po nieskończone wieki wieków. Amen.